Mam nadzieję, że mnie słychać. Jeżeli słychać, to bardzo dobrze. Jak nie słychać, to daj znać tutaj na czacie i muszę zwrócić uwagę na jeden problem, a mianowicie Policja odwołuje się coraz częściej od pozytywnych orzeczeń na broń. I tutaj widzę, Artur, ruszyłeś ten temat także, natomiast yy, omówię, omówię twój przypadek, odpowiem ci na jakieś pytania później. Yy, natomiast zacznijmy od jednej rzeczy, czy policja ma się prawo, że tak powiem, odwoływać, czy nie ma prawo się odwoływać. Tutaj akurat nie jest pouczenie odwołania dotyczące ochrony, ale to samo dotyczy pozwolenia na broń, czyli odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się oraz komendantowi wojewódzkiemu policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby, czy tej osoby. i co robi taki komendant policji? On pisze do lekarza, no i lekarz tam nie ma większego wyboru, musi tylko skompletować dokumentację i odesłać ją do Wojewódzkiego środka Medycyny Pracy. I jedyna pociecha, jeżeli to można powiedzieć, że kiedyś zawsze płacił ten, który, że tak powiem, badał się odwoławczo, no teraz jeżeli policja się odwołuje, to płaci policja. Pociecha jest mała, ponieważ bardzo rzadko te odwołania pozytywne przechodzą, prawda? Naprawdę trzeba się napieniaczyć. Z reguły to opiera się o jakiś sąd, ale to jest inna sprawa. Ja natomiast opowiem o przypadku, który ostatnio że tak powiem, otrzymałem takie odwołanie. No i tutaj na podstawie artykułu 15H ustawy z dnia 21 maja 99 o broni i amunicji wnoszę odwołanie do życzenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego, czyli przeze mnie dla kogoś tam i okazuje się, że ten pan, który ubiegał się o pozwolenie, pozwolenia na broń palną do celów łowieckich, natomiast w trakcie postępowania przeprowadzonego ustalono, że posiada dwie rejestracje procesowe, a mianowicie raz był zatrzymany w stanie nietrzeźwości, czyli prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i jeszcze coś miał aż przed 15 2006 rok, czyli sprzed 16 lat czyn z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, prawda, czyli posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, czyli tutaj jakaś sprawa sprzed lat czterech, tutaj sprzed 16, czyli cokolwiek by to nie było, to powinno już ulec jakiemuś zatarciu i w związku z tym Komendant Wojewódzki Policji uznał, iż zasadnym jest wniesienie odwołania od orzeczenia lekarskiego w celu przeprowadzenia dokładnych, poszerzonych badań, aby ustalić, czy pan nie należy do osób wymienionych w artykule 15 i tak dalej, i tak dalej, prawda. I ym, na podstawie artykułu 15 h lekarz lub psycholog, za pośrednictwem którego jest znoszone odwołanie, przekazuje je wraz z całą dokumentacją badań do podmiotu odwoławczego w terminie siedmiu dni od otrzymania odwołania. Natomiast koszty badania lekarskiego lub psychologicznego ponosi odwołujący się, czyli ta policja za biznes płaci. Jedyne co taki lekarz jak ja w tej sytuacji może zrobić to pomimo najlepszych chęci może tylko skompletować tą dokumentację i wysłać do wojewódzkiego środka. Medycyny Pracy, i z reguły to jest ten Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który... Tam gdzie jest ta Komenda Wojewódzka Policji, prawda? Czyli jeżeli to jest Wrocław, to Wrocław, jeżeli Opole, to Opole, jeżeli tam jakiś inny Poznań, to Poznań, prawda? I tak dalej, i tak dalej, ponieważ w większości przyjeżdżają do mnie z tych czterech województw, czyli Lubuskie, Zielona Góra, Wrocław to Dolnośląskie, Opole to chyba województwo opolskie, no i Wielkopolskie to jest Wielkopolskie. I... Ruszę tutaj komentarz właśnie pana Artura. Policja WPA określiła, że zrealizowałem receptę z lekiem z grupy N, Skierowano mnie do WOMP. To nie jest problem, czy to nie jest problem przejść te badania? Mnie przeraził matryc, w którym yy, żyjemy. Musiałem iść do lekarza za tatę. Mam już 12 lat pozwolenia na broń do celów łowieckich. Teraz złożyłem do celów sportowych i stąd ta przepychanka z WPA. Ja tak za bardzo nie, nie rozumiem, czy to recepta była wypisana na ciebie, czy na tego twojego ojca, prawda? Także tu, tu by sprawa była do wyjaśnienia, natomiast musisz jedno wiedzieć, że odkąd Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził nazwijmy to recepty elektroniczne wszystko jest w elektronicznym systemie i nie ma żadnej tajemnicy lekarskiej. Mogę, że tak powiem, stwierdzić z całą pewnością, że policja ma dostęp w jakiś sposób do systemu Narodowego Funduszu Zdrowia, systemu recept, prawda? I no, prawdopodobnie z dużym prawdopodobieństwem jest to, że biorą, dzwonią do funduszu, czy mają jakiś inny dostęp i sprawdzają, czy nie pobierałeś jakieś dane grupy leków. W tym przypadku te, ten lek narkotyczny. Mówię, dalej nie rozumiem, czy ten lek był wypisany na ciebie, czy wypisany na tego ojca, natomiast no, jeżeli był wypisany na ciebie, no to musisz mieć jakiś powód, dlaczego ten lek był wypisany na ciebie, prawda, i oni chcą wtedy ustalić, czy jesteś jakąś osobą uzależnioną, czy, czy, czy leczysz się z powodu chorób psychicznych, czy leczysz się z powodu padaczki, no. czy po prostu bierzesz leki jakieś tam uspokajające w nadmiarze, szczególnie leki z grup psychiatrycznych. I, I powiem więcej, spotkałem się z sytuacjami, że żandarmeria wojskowa Skierowała bardzo, tak powiem, wiele wielu wojskowych do mnie, ponieważ była w stanie ustalić, że dany tam delikwent leczył się psychiatrycznie, leczył się, poszedł na jakąś wizytę u psychologa. No wtedy pytanie, po co on las do tego psychologa? Niby tutaj jest tolerancja dla tych osób że tak powiem, leczących się psychiatrycznie, leczących się w PZP, w poradniu zdrowia psychicznego, a przychodzi co do czego, to wyciągają ci jako gniota. I um, niestety musisz się tłumaczyć, że nie jesteś wielbłądem, prawda? Także jeżeli jesteś taką osobą, która chce skorzystać z usługi psychologa do psychiatry na tak zwany Fundusz Zdrowia i jednocześnie chcesz być szczęśliwym posiadaczem jakiejkolwiek broni, to naprawdę radzę ci się głęboko zastanowić, czy nie lepiej pójść prywatnie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Artur pisze, że recepta była wystawiona na ciebie, i no problem tutaj się robi drugi, ponieważ o ile jest jakąś taką praktyką stosowaną dosyć często, że no, powiedzmy ktoś tam nie jest ubezpieczony idziesz, prosisz lekarza, żeby wypisał lek na ciebie, ponieważ tam powiedzmy babcia, czy dziadek, czy ktoś nie jest ubezpieczony jest trochę taniej, czy, czy powiedzmy dana osoba nie może dojść do lekarza, no to niech pan wypisze na mnie, będzie wszystko dobrze. Natomiast, no formalnie czegoś takiego nie ma, prawda, czyli lekarz taki jak ja nie może robić spraw grzecznościowych, wypisywać leków, szczególnie psychotropowych, na kogoś innego niż ten, któremu się ten lek należy. Nawet jeżeli ten lek jest na odpłatność stuprocentową. No uczciwie powiem, że no nie jestem aż taki święty, prawda? Ale no, dopiero teraz tak sobie uświadomiłem, że może to spowodować określone problemy yy, dla ciebie, jeżeli no ktoś ci ten fakt używania takiego leku Udowodni, prawda? Bo, no, bo, bo powiedzmy, idziesz potem do lekarza, on coś musiał napisać w dokumentacji medycznej, jakieś uzasadnienie, co zostało tam stwierdzone. No i wtedy i, i lekarz musi drutować, i ty musisz drutować. A ciężko się wytłumaczyć potem w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, że to sprawa była jakaś ta grzecznościowa, okolicznościowa, czy jakakolwiek inna. Ale mówię, żyjemy w takich czasach horuelowskich, że jeżeli wydaje ci się, że jest jakaś tam prywatność twojego leczenia, to żebyś się głęboko nie zdziwił, prawda? I to yy, każdy, kto ma dostęp do konta pacjenta może sobie sprawdzić, że jakikolwiek lek wypisany nawet, polopirynę, czy tam witaminę C na receptę, jeżeli ta recepta została zrealizowana w aptece, a apteka ma z reguły musi mieć podpisaną jakąś umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, to wszystko jest w systemie rządowym, prawda. Wszystko jest tam do sprawdzenia. No i wszystko jest do wyciągnięcia za parę lat jeżeli komuś przyjdzie taka potrzeba, prawda? I dzięki temu systemowi też wypływają takie rzeczy jak wypisywanie recept na kogoś, kto nie miał o tym pojęcia, prawda? Bo przychodzi ci, sprawdzasz konto pacjenta, tam masz jakąś usługę której wpisaną, która nigdy nie istniała, prawda? I przynajmniej od pewnego czasu ja na przykład nie wypisuję na nikogo recept, jeżeli ten dany człowiek nie przyjdzie do mnie osobiście, nie chcę po prostu mieć kłopotów z tym, że wypisałem coś na kogoś, a potem druga osoba będzie się dla mnie czepiała, że że coś tam na kogoś wypisałem, prawda? Yy, czyli tutaj KR yy do psychologa to luz. Można iść do niego w celu rozwoju osobistego. Psychiatra to już inna sprawa. W zasadzie psychiatra też może jest lekarzem i można pójść w jakimś tam celu innym. Natomiast mówię hmm, potem masz o tyle fatygi, że musisz do tego psychiatry pójść, żeby ci coś napisał sensownego. Że to że to wszystko nie miało w związku z jakąś chorobą, która jest jednak przeciwwskazaniem do posiadania broni, prawda? Hmm. Natalia, czy osoba z jednym okiem sprawnym ma szansę przejść badania na broń? Według przepisów musisz mieć widzenie stereoskopowe obuoczne. Artur, jeszcze raz, w dniu 26 stycznia przeszedłem badania psychologiczne u psychologa Jestem strzelcem wyborowym i zwiadowcą, czyli domyślam się, że jesteś być może żołnierzem zawodowym, prawda? 20 lat mam broń palną, miałem 500 jednostek broni, byłem magazynierem. No, to by się poniekąd zgadzało, że te, to wyciąganie wyciąganie jakichś tam danych zdrowotnych zaczęło się dopiero wtedy, kiedy powszechnie wprowadzono wypisywanie recept w systemie elektronicznym, prawda, bo przedtem jeszcze część recept była wypisywana ręcznie i o ile były potem wpisywane do systemu rządowego, systemu narodowego funduszu Zdrowia, to policja jeszcze się nie za bardzo orientowała w tym, że mają takie źródło informacji o danym człowieku. Tutaj Artur, to prawda, ale jestem chyba najbardziej, najlepiej przebadanym Polakiem co rok. No. Mówię, jeżeli jesteś strzelcem wyborowym, to przypuszczam, że jesteś w jakichś służbach mundurowych, a badania mundurowe medycyny pracy odbywają się na rok, przynajmniej, o ile pamiętam, w wojsku tak się odbywa. No i ktoś ci tam jakiś smród wyciągnął. Jak tam twoja sprawa się skończy, szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, ale no musiałbyś Coś sensownego, jakieś sensowne yy, jakąś sensowną opinię od tego lekarza, który, który ci ten lek wypisał, bo sam sobie tego nie wypisałeś, coś ci tam musiałby napisać. No, problem jest taki, że lekarz raczej nie będzie się chciał przyznać do tego, że wypisał receptę na martwą duszę, prawda? No i Także mówię, naprawdę no, twój przypadek jest ciekawy i jeżeli byś tam chciał mi kiedyś napisać już na priv, na prywatnego maila, jak to się u ciebie skończyło, to byłbym zobowiązany, ponieważ nie jestem ci w stanie powiedzieć jak to się w twoim przypadku skończy, prawda? Raczej Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy są takie, że no Oni idą asekuracyjnie, prawda? Nikt tam się nie przejmuje sprawą taką, że żeby pójść człowiekowi na rękę, prawda? Drugi problem jest taki, że z reguły ci lekarze to są kobiety Pojęcie o służbie wojskowej, czy, czy o snajperce to mają takie, że tam może Któraś z Pani jakiś film o, o wojnie obejrzała i to wszystko, prawda? Podejście kobiety do broni jest zupełnie, zupełnie inne niż, do, niż faceta, który jeszcze odbył służbę wojskową. Zapytał mnie tutaj jeszcze inny widz trochę wcześniej. Hmm. Yy, jaka jest logika tego, że przyjęto mnie do odbycia obowiązkowej służby wojskowej? Służyłem głównie jako wartownik magazynów broni, ale jak dwa lata po służbie starałem się o przyjęcie do straży granicznej, to dowiedziałem się, że pani doktor nie podbije mi badań ze względu na wzrok, yy, który nic a nic nie pogorszył się od czasu służby wojskowej, czy też badań komisji wojskowej. Tak wiem, stare dzieje, ale wątpię, żeby dziś sytuacja wyglądała inaczej. E, e, e, chciałbym sobie wyrobić e, pozwolenie na broń. Co tu jeszcze? Totalna głupota. E, własna firma. E, no, w każdym razie e, sprzeczność tutaj widzisz, prawda? Gość jest e, dwa lata wartownikiem. Nosi prawdopodobnie kBKK. KAK-47, pewnie miał jakieś strzelania codziennie, jeżeli Warty miał 24 na 24 to to tych Warty odbył tyle, że już prawo użycia broni znał to wojskowe na pamięć, a tutaj nagle się okazuje że, jak to mówią, śmieszy mnie to, że co 5 lat muszę przechodzić badania wzroku a nikomu nie przeszkadzało, jak chodziłem na warcie z naładowanym kałaszem, chroniąc strategicznego obiektu wojskowego. Co więcej, miałem uczestniczyć w misji wojskowej w Libanie, z której ostatecznie zrezygnowałem. Wtedy nikomu wada wzroku nie przeszkadzała. Dodam tylko, że moja wada wzroku jest dodatnia, więc nie jest to wada, która z wiekiem się powiększa, lub przeciwnie. Czyli domyślam się, że tam był jakiś zez zbieżny, rozbieżny, czy, czy, czy jakiś inny. Ale mówię, widzisz tą całą głupotę tej sytuacji. Jak za miskę zupy musiał zapierdalać na warcie, to było fajnie, a jak chciał jakieś tam pozwolenie na broń, żeby sobie na strzelnicy postrzelać, to już ni hu, hu prawda? No, no i, i co ja tutaj, że tak powiem, mogę, mogę powiedzieć. Według mnie nawet, jeżeli widzisz na jedno oko, to nawet lepiej się strzela, prawda, bo od razu ma, może sobie muszkę ze szczerbinką tam jakoś prawda, zsynchronizować i, i, i ten. Natomiast, no mówię, przepisy są jakie są KR, czyli ten ruch z receptą po prostu nie był potrzebny, no ale jak teraz odkręcić, czy się trudno, czy się da trudno powiedzieć, może wystarczy okazanie dokumentacji medycznej taty, co udowodni, że on się leczy i dany lek przyjmuje. Właśnie tutaj jest cały problem, że formalnie lekarz nie może sobie przepisywać leku, szczególnie narkotycznego, na jakąś inną osobę, która ten lek potrzebowała. Jeżeli ten lek jeszcze był wypisany na receptę zniżkową, to już zupełnie dupa zimna, prawda, bo Lekarz nie będzie. No, będzie się starał raczej nie zmoczyć swojej dupy przy okazji, że no, jeżeli to był lek narkotyczny, to może ktoś mu zarzucić, że był dealerem, dealerem leków narkotycznych, prawda? No, sytuacja jest rzeczywiście patowa. Jak to się skończy, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Artur, to mój kolega myśliwy, leżał w szpitalu psychiatrycznym, miał drugi uciek z bronią w celu popełnienia samobójstwa, po czterech latach otrzymał pozwolenie na broń, policja odwołała się do WOMP Olsztyn, prawda? Może tak, prawdopodobnie gość się nie przyznał u lekarza, nie każdy lekarz ma takie, mówię psychiatra, nie każdy ma takie detektywistyczne jakieś ciągoty, żeby tam ludzi, ludzi męczyć do cna, prawda? On, on widocznie nie był aż na tyle głupi, żeby się przyznać do... Przyznać do tego występku, prawda? Do, tego, do tej próby samobójczej, ale niestety policja ma to w swoich jakichś tam fajlach, w swoich archiwach. No i przypuszczam, że ładnie opisała do tego WOMP-u w Olsztynie. I na tym się... Sytuacja tego kolegi skończyła, że on raczej już nie będzie miał szansy zdobycia pozwolenia na broń, prawda? Czyli lekarz może mieć problem w tej sytuacji, natomiast kolega z tą bronią, co uciekł, uciekł z bronią w celu popełnienia samobójstwa pewnie zataił tą informację, bo no, ludzie, nawet tacy, co chcą popełnić samobójstwo, to nie są aż tacy głupi, żeby nie rozumieć, na czym polega tam mówienie prawdy czy nieprawdy u lekarza. Na badaniach badani nie mówią wszystkiego, czy to lekarzowi, czy psychologowi, ale policja i tak trzyma rękę na pulsie i zawsze sprawdza, pod odwołuje się od tych orzeczeń. Artur Kowalski ma pozwolenie, poluje, prawda, czyli jeżeli mimo wszystko ten człowiek przeszedł badania lekarskie, no to znaczy, że że mu w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy yy, dali pozytywne orzeczenie I, i w tym momencie to już lekarz z Wojewódzkiego Ośrodka z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w trybie odwoławczym bierze na siebie temat, że dopuszcza tego gościa do tam jakiejś do jakiegoś używania broni w jakimkolwiek celu, prawda? Dobra, słuchajcie 20 minut minęło, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, to niech tutaj mi zada tam zadaj mi to pytanie na czacie jeżeli nie ma, to mówię Arturowi. Dziękuję tutaj za ruszenie ciekawej, ciekawego tematu. Napisz mi kiedyś, jak to ci się. już na priw, prawda, żeby tam nikt cię nie zidentyfikował. Jak to tam ci poszło, czy nie poszło? Czy, czy ten Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy uznał Twoje argumenty, czy nie uznał? Jeżeli to była tylko jedna jakaś recepta, to mi się wydaje, że powinni Ci sprawę jakbyś, jakoś Ci lekarze uznać, prawda, ale, ale co z tego wyjdzie, to nie mam zielonego pojęcia, prawda. Powiem tylko jedno, moja placówka jest taka, że przypuszczam, że badam najwięcej broni, do broni i do licencji we Wrocławiu w województwie dolnośląskim i widzę, że tych orzeczeń odwołań jest coraz więcej. Nie licz na to, że jeżeli przyjedziesz do mnie na przykład z Opolskiego, czy z Lubuskiego, czy, czy, czy jakiegokolwiek innego województwa i coś masz na sumieniu, to Policja się o tym, że tak powiem, bo i tak wszystko trafia do tej twojej Policji Wojewódzkiej, prawda? Do Komendanta Wojewódzkiego Wydziału Spraw Administracyjnych, Wydziału Postępowań Administracyjnych. I, i to, że mój psychiatra tam cię zbada i cię dopuści, to nie oznacza, że inny, in, że policja tam będzie miała jakieś swoje zdanie inne, prawda? już. Szczerze mówiąc, kiedyś mi policja napisała, czy zmieniłbym zdanie, gdybym wiedział, że dany człowiek tam był leczony psychiatrycznie, czy nie. Ja napisałem tak z przekory, że nie zmieniłbym zdania, a oni i tak napisali, że na nich ciąży jakiś tam obowiązek, sprawdzenia wszystkiego dokładnie i tak się odwołują, i tak się odwołują. To co mi zostało? Zebrać papiery, wysłać do tego WOMP-u. Jak tam się sprawa skończyła już w tej chwili, nie pamiętam, prawda? Witam na ile lat maksymalnie lekarz medycyny pracy może wystawić orzeczenie lekarskie podczas badania okresowego pracownik biurowy. Nie pamiętam w tej chwili. Musiałbym sprawdzić do wskazówek. To nie jest za bardzo temat dzisiejszego hangoutu, prawda? Musiałbym zobaczyć do wskazówek metodycznych. I to wszystko zależy, czy ktoś nosi okulary, nie nosi stan zdrowia. Sławko, Sławko Kad, wybory idą, powoli coś kombinują z pozwoleniem na broń, żeby było łatwiej zdobyć. Powiem szczerze, mam takie mieszane uczucia do obecnej władzy. Wbrew pozorom, pewne przepisy zmieniły się na lepsze, prawda? Mówię o przepisach medycyny pracy. Czy z bronią jest łatwiej? Nie jestem przekonany. Tutaj nie jestem za bardzo przekonany, prawda. Ale z medycyną pracy, mówię, jest, jest troszeczkę łatwiej. Ale z bronią dalej potrzebny jest psychiatra, dalej potrzebny jest psycholog, dalej potrzebny jest okulista. Lekarz uprawniony. No jedyne co tam, to, ale to chyba za PO zmieniono, że Płaci ten, za odwołania płaci ten, co, co się odwołuje, prawda, czyli nie ty płacisz, jak się policja odwołuje, tylko płaci policja. Kr Nie jest trudno zdobyć, jeżeli nie chorujesz psychicznie, no. Ale są różne, mówię, życie, życie trochę przekracza czasami wyobraźnię, nawet moją, co się tam może stać, bo mówię, ten przypadek, który opisywałem, to tam wyciągnęli gościowi, że jakąś tam marychę 16 lat temu, prawda, no co by nie było, po 10 latach się wszystko zaciera, prawda. Yy, jedyne co mogą ułatwić to zmniejszyć koszt tych uprawnień. Tak. Tu KR masz rację, że nawet jest coś takiego, że te orzeczenia są wa ważne tylko 3 miesiące, prawda, no i Bierzesz orzeczenie moje, bierzesz psychologa, Policji się nie śpieszy, mija trzy miechy, nie zdążysz się wyrobić. Jeszcze raz idziesz do badań, prawda? I z reguły trzeba jeszcze raz zapłacić. No dobra, moi drodzy. Fajnie było, ciekawa dyskusja, także jeszcze raz tutaj dziękuję Artur Kowalski, dziękuję KR. Dziękuję wszystkim, co coś wnieśli do tej dyskusji. No i mam nadzieję, że będzie trochę łatwiej. Szczególnie, że naprawdę wiele osób, które nawet nie służyły w wojsku zainteresowało się bronią strzelecką, prawda? Jakieś tam różne, różne pistolety można sobie teraz fajne kupić. Nadzór nad tą bronią strzelecką jest dużo większy niż, niż, niż jakąś taką bronią tam trzymaną, w, w, w, no, że tak powiem, w szafie w domu. Przez myśliwych. Ja kiedyś miałem coś jakieś taki podobną gazówkę, ale jakby to powiedzieć, to był pistolet gazowy, do niczego mi niepotrzebny, trzymany w sejfie, no to jakby nawet jakiś bandzior przyszedł do mnie do domu, to zanim bym go wyciągnął z sejfu, to pewnie już bym pożegnał się z życiem, prawda? Ciekawi mnie jedno, czy ten gość tutaj, ten filmik, który pokazuje, czy oni to prawidłowo jakoś tamtą broń, czy prawidłowo tą broń obsługują, czy nieprawidłowo. No, coś tam widzę, sprawdza, czy jest pocisk, czy nie ma pocisku. Prawda? Jakiś może strzał kontrolny powinien być. No, to już zostawiam że tak powiem fachowcom. Dobrze, słuchajcie kochani. Trzymajcie się. Cześć, do następnego razu. Mówił Darek Kraśnicki. Jeżeli chcesz ze mną jakoś tak pogadać, czy się przebadać u mnie, to niestety musisz przyjechać do Wrocławia, bo nawet w dobie teleporad, badania na broń nie można zrobić yy, online, prawda? Powodzenia.